Moi kochani, wyszłam ze szpitala i okazało się, że mam dla was nowy unboxing Tak, więc zapraszam was do oglądania A teraz intro Okej, okay, więc hej, cześć, witajcie Z tej strony Max z ma kolejny unboxingu Dzisiaj będzie to unboxing gry Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist, The Five Freedom Edition e, Tak się prezentuje z przodu, bardzo fajnie e, Tak z boku Nie wiem czy to coś będziecie widzieć, czekajcie O, tak lepiej e, To tak o, z, z drugiego boku e, Tył Tu jest opis co jest w środku oczywiście Twoje zasady, Twoje metody Tu jest napisane co jest w środku Pudełko oczywiście, steelbook, figurka, 96 6 komiks, gra, DLC do mapy, do trybów pojedynczego i wielosobowego martwy wybrzeże i jacht milionera i 5 rzadkowych przedmiotów, 5 kombinezonów, 5 rodzajów broni Tak wygląda drugi bok, góra, bardzo fajnie wygląda, dół nic nie ma Zdejmijmy to Ostatnio dużo gier takie coś ma Z tyłu, znowu jest to samo co było z przodu I otwiera to się tak Idzie powoli Widzicie, zostawcie 20 łapek w górę, powróciłem już Ze szpitala Widziałem, że dużo hejtu też się pospało, no ale Może się zmieni to Okej okay. U, przywaliłem Ok, więc tak to wygląda bez tego, tak wygląda przód, bok. O fajnie z krębitem. Tył. Drugi bok. No i oczywiście góra. Zajmiemy się najpierw od styl bicza. Tak wygląda on z przodu. Tutaj to się błyszczą te okulary. Tak to wygląda z przodu. Z boku. Oczywiście nazwa gry tył I w środku wygląda to tak Ja oczywiście przeszedłem już blacklista na xboxie No ale chcę wam też zrobić serię i tu będzie już taka niespodzianka Unboxing takiego coś innego Co już tu możecie widzieć co leży um, Położę sobie steelbook Gra oczywiście zafoliowana Którą otworzę potrzebny. Mój... Mój nóż Okej okay. O, tu rzecz trochę trzeba w sumieć, bo to... Kurde, dopiero wróciłem 20 minut temu Ze szpitala I ja teraz dla was na unboxing nagrywam Bo mówię, nie będę zwlekał No i w środku tak o... Płytki z grow, y, Trzy płytki z grow, y, Kody Kody Figurka O, może też kupić figurkę y, Sama Fischera w stroju pustynnym y, Bo to jest takim zwykłym Którą też może będę chciał kupić y, Ta sobie tu położę Położę co się wywaliło OK. Kolejna rzecz, czyli nasz komiks, który jest całkiem gruby. Tom Clancy Splinter Cell Echoes, e e e e zrobiony przez, mm, zaraz powiem wszystko, przez Natana Eomonosa, e e e Marka Laminga i, i Ayana Heringa. co reprezentuje się tak. U, wszystko jest po angielsku jednak a nie, po polsku jest dobra, fajne, strasznie będę musiał sobie przeczytać to postawimy go sobie tu z tyłu eee, dobra, czyli ostatnia chyba rzecz już figurka sama ryby bo to sam piszer jest to w takim stroju czyli podstawowym Czarnym stroju, w zielonych goglach. Też można, właśnie sobie. Ja chciałem sobie też kupić jego w stroju tym pustynnym, ale może sobie kupię, bo tani jest całkiem. Tutaj, jak w Niemczech, chcę się go kupić. ok. Tylko tutaj, to na bok. I tak to on się przedstawia. To jest plastik, słaby taki plastik. Yubi Collectibles I Tak wygląda podstawka Tutaj trzyma swego karambita Pistolet oczywiście z tłumikiem Jego google Google Patrzę się na was Takowy się prezentuje bardzo Fajnie tu nawet zadrapania Maneżona że na wszystkim Ubrudzony jest Fajnie go zrobili Nie taki perfekcyjny No i niech ustanie sobie Czekajcie no, całkiem, całkiem, 24 cm. No i mamy jeszcze unboxing Sagboya z Little Big Planet, który kosztuje około 30 zł na Allegro, jeżeli chcecie sobie kupić. No, to dla kolekcjonerów takie coś fajne jest: Little Big Planet Sagboy. I jest taki nasz mały Sagboy, którego nie można odpiąć. Jest to tylko takie, żeby było, jako że go można odpinać. Można go rękoma, można sobie poruszyć, można podejść Siema fisher. Chcesz ten hey, Co mam powiedzieć? Może no, ten, Czyli chce kupić narkotyki A no dobra Chcesz kupić Lizaki? Coś źle powiedziałam Lizaki? Nie Dobra, idź się spytaj czy i pójdzie z tobą Eee, no dobra, e, pójdziesz ze mną. Proszę. Błagno. Podeszam mu gardło. No. I więc fajna taka figureczka, sobie można postawić go. Więc są na tyle w tym unboxingu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli unboxing się z wam spodobał, stawcie łapkę w górę i komentarz. Stawcie łapkę w górę za to, że będę już wracał do nagrywania, wyszłam ze szpitala. Od wtorku siedziałam do yy, dzisiaj. Jak na razie, badania wyszły dobrze, ale muszę się stosować do tego, co mi kazali. Muszę brać leki teraz. Więc zostawcie 20 łapek w górę. Był dla smaku, bardzo serdecznie i na razie.